By mówić ci, co czuję. Jestem jak z tobą czas. Zawsze będę po swojej stronie. Zawsze mam ciepłe jeszcze. Mam ciepłe. Nauczyłaś Ty, stanąć ją razem Tak jak mnie, nauczyłaś Ty Jestem, by trzymać Cię za rękę Jestem, by co Cię codziennie Jestem, by mówić Ci co czuję Jestem, by spełniać z Tobą czas Zawsze, będę po Twojej stronie Zatrzymam ciepłe ręce Zatrzymam ciepłe ręce i się Zagradź Ci Twoją ulubioną piosenkę. rękę ją razem Tak jak mnie nauczyłaś Ty Tak jak mnie nauczyłaś Ty Tak jak mnie nauczyłaś Ty Jestem Wiele ludzi, najlepszy czy gorszy, biedny czy bogaty, gruby czy chudy, bez talentu czy z talentem, z nogą czy metodi, z czy bez ręki, z czy bez palca, to nie ważne, bo wszystkie mamy serce, kiepły na tym środku, uczuć to, Bazen i podobań, celów, by osiągnąć, żyć, ktoś, Celów, by osiągnąć, czyść, czyść, Ukraińska flaga i tęczowa flaga w górę! Każdy jest człowiekiem, czyść, czyść, i braknie czyść, czego Wiesz, że Bez podziałów Niedzielnych społeczeństwa Bez podziałów Niedzielnych społeczeństwa z farb Tutaj taka graficzka mała, To zagra cały plan moich trasy. Zapytajcie się w niemu w wolnym czasie dobrej zabawy. W pamięci nie wiedzieć dlaczego Jest tak ulotna, może istotna Jeśli to ona to przegapiłem A los był własny. Na ja nią wciąż chcę Masz Chcę słuchać Twoich lat, by znowu poczuć szczęście. One sprawiają, że przy Tobie chcę być szczęście. Zaufaj mi, nie chcę radzić cię już więcej. Posłuchaj, co chcę powiedzieć moje serce. show. myśli to miejsce, w którym najczęściej siedzę sam. W moim miejscu, przy dźwiękach pięknej muzyki Jestem w świecie przemyśleń, rozpływam się. Marzone, a czasem dołopamy Myśli te dobre, myśli te złe. Chodź, usiądź koło mnie Tymi dobrymi podzielam się Mój umysł, moje myśli To miejsce Jak w pięknej muzyki Jestem w świecie przemyśleń rozpływam się Czasem rozmyślony, A czasem zdobany Myśli te dobre Myśli te złe Chodź, usiądź koło mnie z tymi dobrymi podzielę się. Hej, Jan Basz, Zróbcie sobie tu dzisiaj dobrą imprezę. Macie tam bary, macie tam super załogę na warze. dalej, pierwszy kingiem tej krótki Postaraj się o mnie, Ty Tak jest! Postaraj się o mnie, Ty już się w I niech się narzucać Wymyślmy razem Wspólny temat Trzymajmy moc Dobrą naszą relację Niech wytrwa w miłości i przyjaźni Postaraj się o mnie Ty Wtedy ja o Ciebie się To Dodam swoją cegiełkę Umocnij się nasza więź I wtedy razem Do końca świata Mierzyć będziemy do przodu Przeżywają, dragi wszystkie dobre i złe dni. Postaraj się o mnie, na karmę nie nadzieją, nie chcę już rozczarowania. Proszę, duch ten pierwszy jeśli na mnie ci to leży, nie kiedy na okrągło Wszystko się wypało Postaraj się po mnie ty, a wtedy ja Bo od ciebie się postaram Dodam swoją cegiełkę i wzmocni się nasza więź i wtedy razem do końca świata Myślać będziemy do przodu Przeżywając razem wszystkie dobre i złe dni Tak, o tak, dni. Postaraj się o mnie, ty Postaraj się o mnie, ty o pam ty pam pam pam pam pam pam pam pam mnie ty pam pa, pa, pa. dobrą imprezę, ja dodam swoją cegiełkę i razem stworzymy wspólny, wspaniały wieczór. Tak jest. O, Robert zganuł. Ale będziesz jeszcze coś tutaj, coś tutaj się wyrzuci. Pewnie czekacie, aż powiem, teraz zagramy cover. Nie. Tak. tak. <grym> Co, znaczy, mówię tak, a to będą. Oczywiście. Ale <grym> zagramy cover. Myślę, że, myślę, że znacie. Zobaczymy. Musimy przestroić się. To jest okej. Okay. Tak. Zapię się na niebie Tak jakbym wiedział, że nie czekasz już U -u. Zostań, potrzebuję Cię tu To, co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół Zostań, układaj im istny. Jedna z nich na pewno to my Zostań, potrzebujecie tu to, co w sobie mam nie chcę się dzielić na ból, zostań pokładaj mi łzy, jedna z nich na pewno to ty. Oho, oh. rośnie to, co dzieli nas. Oho, oh. i ciągle jest zadowolona. Nie wypuszczaj. Tyle tutaj, drog. Uczulony na świat. Upiecz się ci I tylko tyle nas łączy I ty tylko nie trzymaj I nie wypuszczaj Tak łatwo o błąd Trzymaj mnie mocno I opiekuj się mną Nie daj się wyślichnąć Nie wypuszczaj zro Jesteśmy trochę jak koty Każda pyplica i dach Wszystkie drzewa i płoty Jesteś taka jak ja Robimy miejsce na miłość. Ty pierwsza czy ja i tylko ty nas łączy. Zostaniesz ze mną, no, proszę Zostaj tu ze mną, więc proszę Zostaniesz ze no, mną Dotykać i czuć, że kochasz mnie na pewno, chcę. Całować Cię, dotykać i móc powiedzieć Ci, że kocham Cię. Kochana, to nie pierwszy raz tęsknię cały czas. To nie pierwszy raz tęsknię cały czas.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 o, o, o, Powrót na trzy minutki. Gotowi? Idziemy taki? Także dzięki pięknie za przybycie. To niesamowite uczucie gra się tutaj przed wami. Wspaniale jest. Pięknie. Przepięknie. słowa nie mego serca Chciałbym kiedyś móc wymazać życia trudny czas Cały ten scenariusz mój pozmieniać Chcę znowu oddychać i oddech ten nabierać Lecz życie wciąż codziennie wiele się zmienia Wiele doczekać. Teraz będzie pieśń o zwierzętach, o naszych najlepszych, czworunocnych przyjacielach. Bo jeżeli nie podkulim krzyki wierzą sam? Czy mogę Cię mieć? Czy możesz do mnie należeć? Kto ci Tobie nie przestaje mrucieć co się lubi przy Tobie poleżeć Czy można tak tak szaleć, czy mi? Więcej puszcz, tylko Ty Pomagasz mu się podnieść czy Tobie zaczynam to mieć Nie potrafi tak bezprzeć Nie przestanie mi nigdy należeć, Ej, głębsze rany me ty umiesz obać, czy jak najlepszy lek, To może mnie wyleczyć, czy dasz się ciebie bardziej polubieć? Z tobą mógłbym do gwiazdo odleczyć, z tobą mógłbym do gwiazdo odleczyć. Wciąż myślę o tobie jak ja uwielbiam myśl. Pomaga przetrag, każdy nowy dzień Potrafi ukość bezrania na serce ciąż. Myślę o tobie, jak ja Uwierzę te myśl, Pomaga przetrag, każdy nowy dzień Potrafił kończyć bez na serce wciąż Myślę o tobie, jak ja Uwierzę te myśl. Pomaga przetrag, każdy nowy dzień Potrafił ukość bez na serce wciąż Myślę o Tobie jak ja Uwięcam tę myśl, pomagam w Każdy nowy dzień, potrafi ukoć My na serce Myślę o Tobie ja Uwięcam tę myśl, pomagam w Każdy nowy dzień, potrafi ukoć My zranione serce My serce Wciąż Myślę o Tobie jak ja Uwięcam tę myśl, Pomaga przyspać każdy nowy dzień By trafił go i serce. Zramiony tak. yeah. Potrzebuję, nikogo nie ma, cóż proponuje, każdy odmawia, ja ufam, a każdy trzyma ten zdań. Jestem w moim życiu, niecierwana od wielu lat. Ktoś z siebie daje, ludzkie mnie dostaje, widocznie tak już pozostanie. Sena po naszej, w moim życiu, nieprzerwana od wielu lat. Coś się daje, nic nie wydaje, widocznie tak, już pozostanie. Co może się zmienić, ciągle tak mówić, to cóż trwa i zła, w, stach, w mych oczach biał, moje sile. Lecz kiedyś pośród grzebów wyrośnie wysokie drzewo, może masz jakieś... W moim życiu Nieprzerwana Od wielu lat Coś siebie daje Nic nie dostaje Widocznie tak Już pozostanie Seria ja porażek W moim życiu Nieprzerwana Od wielu lat Coś z siebie daje Nic nie dostaje Widocznie tak jest pod Szyjścia Część Chlapa Dziękuję. ten moment, to będzie takie trochę niezaplanowane. To będzie inaczej, niż tu mam na karteczkach. Bardzo chciałbym powtórzyć jeszcze jedną piosenkę. Bo jak strasznie umyga... Tą rolę w moim tylko nie czujesz. Ty powtarzasz, że to wykły pałsz. Ty powtarzasz, że to wykły to Przez krojenie arbuza czasem smutną albo szpaną, jak kto woli. Ta wysokie dono twoje się nazywa. Zdrowki wolne usypiającą powoli, lecz poczekaj, zaraz wrażę przykleć doli. Pierwszymi dniem w tych taktycznych tygodniach. Zacznę taśę wieszeni, zawsze zacznę ten ma, zacznę ten film, zacznę ten życiu zacznę ten film, zacznę ten to zacznę ten film, zacznę ten film, ten film, zacznę ten film, tym, ten film, zacznę ten film, ten to nie czujesz mi po praci te traci te, ty mówisz traci ten, a w moim rzecz tu żyje. Dziękuję.